Ja pokazuję gotowy, działający schemat, ale każdy tak dodaje trochę swój gen i to no, będzie inaczej. inaczej. Tak, tak ty, ty robisz kamienicę, tak, tak, bo, tak. Bo, bo się w tym lubujesz, jakby i to jest coś dla ciebie e, seksu. Zgadza się. No, ja bardzo lubię kamienice, lubię te wysokości, te przestrzenie, ale też no, kamienice są we Wrocławiu przynajmniej bardzo takim chodliwym towarem. Mhm. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość, w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim gościem jest Wiktor Rękowski. Cześć, świąteczka. Wiktor jest fliperem i z Wrocławia, ma na swoim koncie już 13 flipów. I Wiktor specjalizuje się w kamienicach. Jakby Wiktor, powiedz coś więcej o, o, o tych swoich flipach. Dlaczego akurat wybrałeś kamienicę? Czemu wybrałem? Chyba tak bardziej wybrałem nie kamienicę. Mhm. My pierwszego flipa zrobiliśmy. W ogóle śmieszne jest to, że się mówi, że na pierwszego flipa nie róbcie kamienic, e, żadnych podziałów, e, łatwe tematy, najlepiej e, wielkie płycie i się z tym zgadzam oczywiście. Ty nie posłuchałeś? Natomiast nie posłuchałem, bo ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że robi flipa. Okay. Po prostu żo ż ż ż żona gdzieś tam e, od wielu lat właściwie szukała mieszkania hmm. na, na, na inwestycje. Głównie po przetargach chodziła, nie udało się nic kupić, aż wreszcie pykło. Hmm. E, ja wtedy jeszcze pracowałem oczywiście na etacie, jeździłem po świecie, nawet nie myślałem o flipach. E, i Zrobiliśmy podział mhm. mieszkania, w ogóle w kamienicy na dwa mieszkania, na osobnych księgach wyczystych, mhm. także da się ale to dlatego, że to było w kamienicy, prawda, i można było tą tak, sytuację tak, uregulować. Tak, bo... tak, tak, tak, tak, tak. Się, no. są, hmm. dzisiaj, bym, dzisiaj bym tego tak łatwo nie zrobił. Mieliśmy hmm. dużo farta, przyznam. Hmm. Bo, bo, e, bo muszą być spełnione tak zwane warunki brzegowe, żeby w ogóle móc ten, ten hmm. temat rozpocząć. To są przynajmniej e, dwie, trzy rzeczy, hmm. żeby, żeby zacząć taki temat, a one też nie do końca muszą się udać. Okay. Bo jak ja Ciebie poznałem, zanim byłeś w moja szkoleniem, to to właśnie kupiłeś jakieś mieszkanie pierwsze, zrobiłeś na nie pieniądze. I, i to Ci pokazało, że można z tym zarabiać, czy i, i jak to u Ciebie było? Miałem taki moment w życiu, gdzie pracowałem y, dla dużej korporacji w branży hmm. samochodowej. E, zarządzałem projektami globalnie i projekt się skończył. Duży hmm. projekt się skończył, samochód zbudowaliśmy e, i po prostu straciłem pracę na dwa miesiące. Hmm. E, akurat wtedy kończyliśmy, żona kończyła właściwie tego, tego flipa, ten podział e, i stwierdziłem, że ja sprzedam te mieszkania. Także wejdę już na taki torcik mhm. e, i mieszkanie sprzedają w ciągu tygodnia pierwsze, za chwilę drugie, stwierdziłem, że to jest to, od razu, zobaczyłem, że to jest to. Nie? <grym> <grym> Ale nie wiedziałem, że to się tak nazywa i w ogóle jest. Nie, nie, nie. to jest cały biznes. Znaczy... Zaraz, za chwilę zaczęła się cała przygoda internetowa, mhm. e, youtubeowa, e, Asbiro. Mhm. Wszystkim polecam Twój film z Asbiro. Mhm. To jest 45-40 minuty e, naprawdę takiej konkretnej zajawki e, o flipach. E, stylu Ja zrobiam dużo albo bardzo dużo. Mhm. Mega. Przekonało się. Tak, dokładnie. E, no i co? No i, no i tak się zaczęło. Potem mhm. e, cały rok jeszcze gdzieś tam kończyłem moją przygodę w nowej firmie. Mm. i co? I, i, I szukałem już nowych, nowych mieszkań. 7 dobre, 8 miesięcy spędziłem przed internetem, słuchając mm -hmm. w samochodzie, webinarów, nie wiem, czytając książki, gdzieś tam się doszkolałem i poszedłem do ciebie na pierwsze szkolenie we wrześniu. Okej, okay, jest września ile kupiłeś mieszkań? Bo ty, to 6, 6, 7, bardziej flipów, bo, bo, bo... Zacząłem, może tak. kupiłem około 6-7, bo teraz jeszcze niektóre się je sprzedają, może tak. Okej, okay, okay, no tak, ja jestem, bo Od zakupu do sprzedaży to nie jest miesiąc zawsze. No. Okej, okay, a powiedz mi, jesteś w Lublinie już wtedy, jak Ci się podoba w Lublinie? Najbardziej podoba mi się droga z Wrocławia, 7 godzin jazdy, super. Mm -hmm. okay. Nie, nie, e, fajne miasto. Wiesz, nie, przypuszczałem, że to jest takie duże miasto. To jest no, normalnie jedno z większych miast w Polsce. Mm -hmm. Także, no, widzę duży potencjał tutaj, tutaj do działania. No to do szkolenia, do, szkolenia. do szkolenia, to Chciałem zapytać o to, jak ty byś no. Jak ty byś w ogóle się odnalazł w Nowym Mieście? Czy, czy, czy na przykład załóżmy, że od jutra jesteś we Wrocławiu nie? Tak. I, i jesteś bez gotówki mhm. i od czego byś zaczął? Takich kilka kroków. nie może To nie jest pierwsza. bardzo proste pytanie. Ja liczyłem na jakieś trudniejsze, typu w innym kraju, co byś zrobił. Ale dokładnie to samo. Dobra, w RPA. RPA nie, to powiem, tego nie wiem, tak? Ale no w innym mieście to tak, wszystkie moje techniki, z ADG, które wykorzystuję tutaj działają tak samo. Mhm. Kwestie prawne, zabezpieczenia. Y, no, moje dźwignie działały tak samo. Mhm. Kontakty to jest kwestia czasu do wyrobienia sobie. To mhm. Od razu tego nie dostaniesz jakby z dnia na dzień, ale to też nie jest z, z roku na rok, tylko to jest jakby z tygodnia na tydzień poznajesz nowych ludzi masz nowe kontakty. I Czyli coś, zaczął być od kilku jakby ścieżek naraz. Tak. Bo... Pośrednicy, kontakty, finansowanie. Jedne, co bym musiał uzupełnić, to tylko znajomość rynku, o, którą właśnie. mogę, mogę zrobić w tak, tak, dwa właśnie. tygodnie, ogarnąć cały rynek, co ile kosztuje, co ile jest warte. No i to, to, to by nie był dla mnie żaden problem, żeby zmienić miasto. Natomiast mhm. nie, nie widzę takiego powodu, żeby je zmieniać, no bo wszędzie da się zarabiać. Ja nie jestem w Lublinie dlatego, że tu, się, tu są najlepsze okazje, najlepsze perełki, mhm. tylko dlatego, że po prostu tu jestem stąd, wychowałem się, tutaj mam już kontakty, ułożony biznes i dlatego tu je żyje. Ale teraz mówisz o tym funduszu, że już startujesz z nim w przyszłym tygodniu. I na czym to w ogóle będzie polegać? Tak, to, to będzie polegało na tym, że będę finansował e, innych flipperów, wszystkich tak, uh -huh. swoich absolwentów uh -huh. e, i ja wykładam 80% kapitału okay. i dzielimy się zyskiem. A, tak czy? czyli, czyli ja, ja wykładam e, kapitał, też ewentualnie e, e, e, e, e, e, e, sprawdzam wiele rzeczy i jakby dorzucam jeszcze jakąś tam obsługę, e, czy to m, m, na początku będzie mo, moja jest, a, ale później moich, mojego zespołu e, i jakby finansuję dealę. I co, masz już zespół gdzieś w jakichś miastach? E, nie, to będzie zespół tu u mnie lokalnie, w no biurze okay. analityk podprawnik, którzy to będzie jakby obsługiwał, obrabiał i sprawdzał wszystko. Dobrze. No? No, jak u Ciebie na na absolwentów. absolwentów, mam takie zdjęcie z mikrofonem jak wrzuciłem na fejsa momentalnie od tego dnia mam około kilku zaproszeń tygodniowo mhm. nie, do znajomych, od obcych zupełnie ludzi no. i czasami do mnie dzwonią ludzie i pytają właśnie o rady Chętnie, chętnie, chętnie gdzieś tam naprowadzam natomiast staram się rzeczywiście tak omijasz trochę ludzi z Wrocławia nie chcę sobie mhm. jakiejś konkurencji robić, chociaż Wrocław jest na maksa duży, wiesz, jest duża konkurencja takcowa, no ale, ale są takie wiesz, perełki wiedzowe, gdzie lepiej o tym nie mówić. No jasne, i ja, ja, ja też miałem takie kiedyś mm, y, założenia, że z Lubina nie będę dopuszczał nikogo do moich szkoleń. No ale w momencie, kiedy otwieram fundusz i jakby skaluje inaczej ten biznes, to już jakby nie czuję, że to jest jakby dla mnie zagrożenie. Poza tym uznajm sobie sprawę, że w Lublinie jest pan 100 tysięcy mieszkań i ja wszystkich nie kupię. Nie jestem w stanie po prostu. Nie? Tak, także yy, trzeba się czasem umieć podzielić też tym rynkiem. Tak widzę jakby po moich szkoleniach też ja pokazuję gotowy działający ten schemat, ale każdy tak dodaje trochę swój gen i no, trochę działa inaczej. Tak, tak, ty tro, ty robisz tak, kamienicę, tak, tak, bo, tak. bo, bo się w tym lubujesz jakby i to jest coś dla ciebie zeksji. Zgadza się. No, ja bardzo lubię tak. kamienice, lubię te wysokości, te przestrzenie, ale też no, kamienice są we Wrocławiu przynajmniej bardzo takim chodliwym towarem, mhm. takim unikotowym wręcz, tak. bo, bo są i w centrum, a z drugiej strony są bardzo hipsterskie, wiesz, takie dosyć ekskluzywne. Mhm. Masz wysokie stropy, możesz sobie tam prawdziwą cegłę odsłonić. Mhm. E, zrobić fajne światło, no, nie, no mega. Prostu, a no. możesz powiedzieć, ile najwięcej zarobiłeś procentowo na, na, na danym flipie, na przykład e, jaką miałeś marżę, tak, taką, tak. Taki, taki bardziej może narzut? E, Około 40%, 40%. No. To jest to, przy fajnej kwocie. nie także, mhm. także... A, a tam są kwoty po, po 300-400+, prawda? Także, także to już jest, na, na, na, na, a najmniej? <śmiech> najmniej zarobię pojutrze. Czyli ile? Czyli, czyli jakieś 15 koła, może, może mniej. Mm -hmm. Ale to jest szybki strzał, nie? Także okay. tydzień nam. Kupione... 15 minut, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. I po prostu tak mi wcześniej, gdzieś tam, gdzieś tam teraz szukam ekipy, to mieszkanie, które kupiłem mm -hmm. było raczej tak, tak troszkę na siłę. Mm -hmm. No niby ok, ale mogło być lepiej. Stwierdziłem, że jak się trafił kupię, to okej, okay. nie wiem okay. Pisałem, że piszesz książkę. Tak, piszę książkę. Nie tak. ustawiałeś za to pytanie. Okej. Okay. No to... Piszę książkę, jak zacznę po prostu ten biznes flipowy okay. o takich początkach i też chcę pokazać w tej książce między innymi moich absolwentów i, i, i też ciebie do tej książki. Stąd właśnie był tak, tak. O tej zaprosiłem, jakby, żebyś podzielił się też jakby twoją krótką historią w sensie swoją.. Y osobą, jak Ty zaczynałeś, jakie były Twoje początki, jakie były Twoje problemy. Mhm. Bo jest dużo osób takich, które mają różną sytuację, jedni lepszą, drudzy taką poziom, no, taką zerową praktycznie. Mhm. I wchodzą w ten biznes i, i odnoszą rezultaty bardzo dobre. Dlatego chciałem też jakby pokazać, że nie tylko ja jestem tutaj jakimś geniuszem w ogóle tego biznesu, no bo nie jestem, ale też są inni ludzie, którzy po prostu biorą, niezależnie z jakiego miejsca startują, niektórzy startują nawet z długami i po prostu no, wchodzą w ten biznes, zarabiają pieniądze no i się Taki tak? i, no I to działa. Cześć, ja myślę, że najważniejsza to jest decyzja. Tak. Po prostu Ja postanowiłem, nie? Że, mhm. że to będzie na pełen etat. Gdzieś tam jeszcze zakończę swoją karierę, którą no, gdzieś tam rozpocząłem 10 lat temu, no i, no, i miałem cele, miałem cele rok, z roku na rok, cały czas ja zresztą tworzę mhm. i ta decyzja to jest najważniejsza, no i poświęcenie, tak. kiedyś się pracowało 8.16, 16 dzisiaj pracuję się cały czas, ja cały czas tak. pracuję. Kiedyś, ale pracuję nawet teraz, no, no, no, nawet teraz pracuję, ale, ale z kolei bardzo to lubię i to też mhm. jest, to jest No to jest to, to jest to fajne w tym biznesie, że no, robisz dla siebie i mhm. pracujesz kiedy chcesz Wiadomo, ja że czasem trzeba umówić z klientem wieczorem i, i rano bardziej po południu i tak dalej. Tak. Ale to wiesz, że to robisz dla siebie i oglądasz, oglądasz mieszkania. No i tak się, są jakieś limity po tak. prostu. Są jakieś widełki jakieś widełki standardy i tyle. A tutaj co sobie zamarzysz i możesz osiągnąć. Jakiś czas temu mówiłeś, że, że, że masz jeszcze inne filary swojego biznesu, czyli poza nieruchomościami mhm. inwestowałeś też, w, czy inwestujesz dalej w startup. Musisz mhm. coś powiedzieć? No, tak, nie wiem, czy jest na tym jakiś profit? Czy, czy w ogóle jesteś zadowolony jest, z tego? Czy... Jest taki profit. No, wiadomo, że tutaj jest trochę innego rodzaju inwestycja, bo tutaj jakby czeka, wcesz pieniądze, jakby poświęcasz czas, energię, ale profit dopiero będzie na końcu. I jesteś bardzo blisko razem z moim wspólnikiem, mhm. żeby pozyskać kolejnego inwestora, uh -huh. który przygotowuje nas do globalizacji tej firmy. E, I to, to jest firma, która m, jest porównywarką cen motoryzacyjnych, jakby cen, cen części motoryzacyjnych, oh, e, okay, jest też. takim marketplacem, czyli takim miejscem, gdzie się spotkają zarówno osoby, które kupują części dla swoich klientów, czyli jakby no, twój warsztat samochodowy albo sklep, w którym ty kupujesz, uh -huh. ale zarówno są dystrybutorzy czyli hurtownie, tak jak i inne te wszystkie, które dostarczają wyciągają to za zagranicy i dostarczają to do tych warsztatów. Więc mhm. jakby my pokazujemy jednym i drugim siebie wzajemnie ich swoje ceny, swoją dostępność produktów. Ale w ogóle decyzja skąd? Bo wiesz, no, gdzieś tam zaczynamy powoli e, coraz lepiej sobie radzić. E, to... Jasne, na razie flipujemy, ale, ale wiesz, no, nie wiadomo, co się stanie jutro w ściankę, No właśnie, i... Gdzie, gdzie, gdzie to lokować te pieniądze? Ale właśnie ja trochę inaczej myślałem, bo kiedyś byłem na takim szkoleniu w Londynie i tam sobie znałem sprawę, co będę robił, już będę stary i bogaty to pomyślałem sobie, no dobra, chciałbym być takim aniołem biznesu i inwestorem. I wróciłem z tego Londynu, bo w 2015 roku bodajże, i, i mówię, dobra, to, to, żeby być takim aniołem biznesu, to trzeba się znać na startupach. Ja się w ogóle nie znałem na startupach, nie, nie miałem o nich pojęcia. Mhm. A ty biznes uwierz mi, że się robi całkowicie inaczej, niż biznes nieruchomościowy. To jest totalnie, tak jakby, totalnie co innego, tak? Okay. Ja podaję taki przykład, może, może dobra, powiem go, że to jest jakby, to jest tak z seksem, nie? Że jak jesteś jedną pcią, to, to mniej więcej wiesz, co robisz. Ale gdybyś nie miał nagle zza, z, zamienić, zrobić flipa na płci, to, to, to, to, to nie wiem, czy byś wiedział od razu. Byś, nie, nie wiem, czy byś od razu odnalazł. Potrzebujesz szkolenia, praktyki. Zgadza się. Zgadza się. Dlatego e, tutaj w tym przypadku ja dużo też jakby się szkoliłem z tych startupów i też jak się tam poziom może nie jestem jakimś geniuszem, natomiast jakby to, żeby być tam mnie o biznesu i żeby robić te startupy, dowiedziałem, no, wiedziałem, że potrzebuję trochę pieniędzy i przepalić i trochę no, zainwestować. Znalazłem jakby, no, mojego, moim wspólnikiem jest teraz mój kolega z pracy, mojej pierwszej pracy sprzed 10 lat, gdzie on mnie wdrażał w biznes, uczył mnie tej pracy, był moim takim jakby wprowadzającym, na no, dzisiaj ja jestem jego inwestorem i mam biznesu, tak? To, to, to, to, to role odwróciły dzisiaj, ja, ja mu pomagam. No bo on jest jakby prezesem tej firmy i też udziałowcem i to on jakby operacyjnie zajmuje się działalnością, a no, on ja... On też mówię, się jakby... wciągnął pewnie, to nie? Czy, to on Ci zaproponował, bo to, wiesz, pomysł musi przyjść się... wiesz, on miał pomysł w szufladzie, ja, ja ten Aha. pomysł... Wyciągnąłem ze już szklady i powiedziałem: Tak, to jest dobry pomysł, róbmy to. nie okay. ja, Bo jemu brakowało takiej decyzji, żeby to wepchnąć, po prostu to. Bo uważam, że no fajny może na kiedyś, na wieża kiedyś na, kiedyś, na nigdy. Tak naprawdę. I mm -hmm. ja powiedziałem: Dobra, to ja mam teraz taki, e, taki pomysł, że będę robił startupy i tym jest moim pierwszym, <laughs> pierwszym startupem. No i na szczęście nie mamy żadnych kolejnych, bo już czasowo bym je wyrobił. No i tutaj dużo czasu poświęciliśmy. No i jesteśmy bardzo blisko, mamy już aplikację zrobioną, wydaliśmy kupę pieniędzy na to. Mm -hmm. e, no, i, no i teraz będziemy od czerwca wdrażamy to, to w rynek, yes, yes, yes. ale to jest tak jakby, tu jest duże ryzyko, to, co liczny startup w ogóle yy, przechodzi dalej, a w nieruchomościach jest tak, że trzyma się pewnych reguł, to zawsze zarobisz, może to nie jest takie spekularne, że no przynajmniej z z tak, zrobisz 100 tysięcy, 100 milionów nagle, tam, tam 2-3 lata, ale no to takich osób jest mało. A jak, jaki ty masz plany i pomysły na, na przyszłość? Dobre pytanie. <laughs> nie, no, plan, plan jest taki, że za, Taki plan długoterminowy. Mm -hmm. to, jest, to jest taki, że rzeczywiście po, po tej 40-45 lat, e, no chciałbym już, już mieć taki pełny wybór. Mm -hmm. czy, czy robię coś dalej, czy jeszcze czy lecę sobie na, na starość, nie wiem, na Jamajkę i tam sobie żyję z mm -hmm. rodziną. Także mam jeszcze 8 lat. Tydzień temu skończyłem 37, mhm. e, natomiast e, w tym roku jeszcze na pewno flipuję. E, cały czas już się rozglądam za działkami, tak naprawdę i, tak, już to zacząłem e, tak naprawdę ogarniać i, i, i mam już jakieś spotkanie, jakieś wstępne propozycje e, zakupu e, działek. Mhm. Także myślę, że w przyszłym roku zaczniemy budować. Jest fajny deficyt teraz na, e, na domy, mm -hmm. przynajmniej w tych dużych tak. miastach, bo, bo wszyscy budują bliźniaki, wszyscy budują e, szalegówki, a brakuje domu, więc tak. schodzą na pniu. To na, na tym szkoleniu właśnie e, ostatnio, kiedy byłeś, no, to trochę ci otworzyłem oczy, nie, jeżeli ta, chodzi, ta, ta, chodzi o domy. Ta. No nie, nie, ma, nie, nie ma tego za dużo teraz. E, I co? i Właśnie tak myślę. No ktoś do mnie wtedy napisał na Facebooku ze Stanów, czy nie chciałbym zainwestować w diamenty na rynku singapurskim w ogóle. Brzędzasz się na tym, nie? No, no, bardzo. <gryzasz> Natomiast zwroty mówi, że to jest, to jest bomba. To, są, to jest 30% zwrotu z kapitału i tak dalej. To się tam męczył mnie strasznie. I ryzyko, nie? No jest, jest, no bo wiesz, że w ogóle trzeba się tym znaleźć. No, tak. trzeba, trzeba to czytać. Mówię, nie mam czasu. Mówi, nie trzeba czasu, ja ci wszystko ogarnę. No to świetnie. Tak. Ale wiesz, no ale w nieruchomościach masz zabezpieczenie jakieś, tak? a tutaj? To no jest, ty ty nie jest, nie ty jest mega zabezpieczenie. Wiesz, no, tutaj się nie traci praktycznie. Tak? No, ciężko tak. stracić, nie wie, tak. że nie zarobisz. Bo Ty byłeś u mnie na radę nie, nie byłem. Nie byłeś? Właśnie pytałem Cię ostatnio, kiedy, kiedy to robisz hmm. w październiku. Tak, w październiku. No i tak właśnie zamierzam się do ciebie przejść, bo no trzeba tak, iść bo, są, bo są plany, tak, bo są plany. Wiesz, no, to ganianie po mieście jest fajne. Mm -hmm. Lubię ganiać po mieście, ale, ale momentami już trochę męczące, bo gdzieś tam sobie coś zaplanuje i nagle ktoś do mnie dzwoni. E, Panie Wiktorze, no jest, jest temat, jest okazja, trzeba zobaczyć. Mm -hmm. to trzeba zobaczyć. Tak. No i to są duże pieniądze. No, teraz się nie nudzi. Ale Ci powiem jedno, ja <grym> ja rzecz ci. ci powiem, że to jest tak, że jak będziesz miał ten wybór, czy chcesz pracować, czy nie, to i tak będziesz pracować. Jeżeli łudzisz się na tym, że będziesz, padniesz na plaży, będziesz leżał całe życie, to po dwóch, tygodniach, tygodni, po miesiącu, czy po dwóch miesiącach, to Ci się znudzi, nie? I, i, i Cię to wykończy. Nie, no ciężko z nie pracować, bo jeszcze jak lubisz pracę, wiesz, tak. jak to jest praca, która cię sprawia przyjemność, to, to można cały czas pracować. Mam, mam, mam propozycję zakupu działki z całym projektem budowlanym no. i z e, pozwoleniem na budowę. Okay. Jak oglądają ten, ten projekt, to jest gdzieś taka księga. No. To, to chyba za 40 rzekł się podpisało. No tak, ja ale nie tak... wiedziałem, co to trzeba, wiesz, zrobić. To, jest, to nie jest na, na domek projektu, tylko to jest budowanie. Ale to jest wszystko nie musi przeglądać od razu, tak? Wystarczy byś przejąć rzuty, przejrzeć jakby technikali, z czego to ma być zbudowane. Ehm. Na razie zrobiłem zdjęcie i spisów treści. Okej. Okay. Nie, to ja na wszystkiego nie czytam, nie, nie patrzę, bo to nie ma sensu z punktu widzenia inwestora. Tylko weźmy pod uwagę jedną rzecz, że to, że ktoś zrobi projekt i ty masz go do kupienia z projektem, to nie znaczy, że ten projekt jest dobry. On jest. On jest, on daje ci prawo budowania. A jak jest źle zaprojektowany budynek, to wybudujesz coś złego. Trzeba sprawdzić przed wszystkim, czy jest dobrze zaprojektowany. Ale już to już Tak, to już są od tego lwej ludzie. Nie? Jest... A wiesz co, a co byś powiedział na taki temat? Ostatnio też hmm. oglądałem... No, mega cena, mhm. pod Wrocławiem, działka, 27 hektara mhm. Co, nie, pół banki, że I wiesz, już pozwolenie na budowę z w MPZP, znaczy nie, jest jakby w, MPZ, w MPZP jest e, mieszka, mieszkanictwo jednorodzinne, mhm. zabudowa jednorodzinna bliźniacza e, Tylko jest jeden szkopuł, nie wiem czy to jest Szkopu mhm. czy nie, przy takiej cenie działki Niedaleko jest, e, znaczy raz, brak drogi, a niedaleko jest też ferma Jakiś kaczek, czy czegoś takiego. No i to może być, być czynnik wyniesiający cenę, mhm. ewidentnie. Tak. Okej. Okay. Wiktor, dziękuję Ci bardzo za, za, za to, że byłeś byłem gościem w Business mhm. Także trzymam kciuki za Twoje cele i no liczę, że spotkamy się za te parę lat i Ci okaże, że faktycznie już będziesz nie musiał, tylko mhm. po prostu robił sobie to, to, co chciał, tak? Chętnie, chętnie. Piątyczka. Dzięki wielkie Dzięki. Do spotkanie. Dzięki.